W tym odcinku przedstawię kilka przykładów związanych z własnościami potęgowania, ale zanim zacznę, przypomnijmy sobie, czym w ogóle jest potęgowanie. Mam tu powiedzmy 2 do potęgi trzeciej. Kusi was, by krzyknąć to 6. A ja odpowiem wcale nie. To znaczy, że dwójkę trzeba pomnożyć przez siebie 3 razy. Jest to więc równe 2 razy 2 razy 2. Czyli razem. 2 razy 2 to 4, a 4 razy 2 równa się 8. A gdybym was spytał, ile to jest 3 do potęgi drugiej, czyli do kwadratu. Trójkę trzeba dwukrotnie pomnożyć przez siebie. To się równa 3 razy 3, czyli 9. Nowy przykład. Myślę, że już chwytacie, nawet jeśli to dla was nowość. Powiedzmy, że mam no nie wiem, 5 do potęgi 7. To znaczy, że piątkę trzeba pomnożyć przez siebie 7 razy. 5 razy 5 razy 5 razy 5 razy 5 razy 5 i jeszcze razy 5. 7 zgadza się? Uzyskamy bardzo, bardzo dużą liczbę. Nie obliczę jej teraz. Zróbcie to na piechotę albo weźcie kalkulator. Ta liczba jest naprawdę ogromna. Od razu się zorientujecie, że potęga rośnie niezmiernie szybko. 5 do potęgi 17 byłoby liczbą naprawdę dużo, dużo większą. Przypomnieliśmy sobie potęgowanie, a teraz zmierzmy się z wyrażeniami zawierającymi potęgi. Ile to będzie 3x… Wezmę inny kolor. Ile to będzie 3x razy 3x razy 3x? O mnożeniu trzeba pamiętać to, że kolejność nie ma w nim znaczenia. Dlatego to jest to samo, co 3 razy 3 razy 3 razy x razy x razy x. I na podstawie tego, co właśnie powtórzyliśmy, ta część tutaj, 3 razy 3 razy 3, to jest 3 do sześcianu. A to, co jest tu, x pomnożony trzykrotnie przez siebie, to x do sześcianu. Całość możemy więc zapisać w postaci 3 do sześcianu razy x do sześcianu, lub, jeśli wiecie, ile to jest 3 do sześcianu, 9 razy 3 równa się 27. Mamy więc 27 razy x do sześcianu. Powiecie może zaraz: 3x razy 3x razy 3x, czy to aby nie jest 3x do potęgi trzeciej? A ja odpowiem: zgadza się. To, co tu mamy, można zinterpretować jako 3x do potęgi trzeciej. I trafiamy na jedną z własności potęgowania. Zauważcie, gdy mam podnieść do sześcianu coś razy coś, to mogę najpierw podnieść czynniki do sześcianu, a potem pomnożyć. Zatem 3x do sześcianu jest równe 3 do sześcianu razy x do sześcianu, razy x do sześcianu, czyli 27x do sześcianu. Rozwiążmy jeszcze parę przykładów. A gdybym was zapytał, gdybym zapytał ile to jest 6 do sześcianu pomnożone przez 6 do potęgi szóstej? Liczba będzie ogromna, ale chcę tylko zapisać ją jako potęgę 6. Najpierw zapiszę 6 do 6 innym kolorem. 6 do sześcianu pomnożę przez 6 do 6. Ile to będzie równe? 6 do sześcianu. wiemy, że to 6 pomnożone przez siebie 3 razy. Czyli 6 razy 6 razy 6. I to mamy pomnożyć… Znak mnożenia jest zielony. Wezmę zieleń. Albo zapiszę na pomarańczowo. Będziemy więc mieli razy 6 do 6. A ile to jest 6 do 6? To 6 pomnożone przez siebie sześciokrotnie. Czyli 6 razy 6 razy 6 razy 6 razy 6 razy 6. Jest już 5. Jest 6. Jaki będzie wynik całości, tego wszystkiego? Mnożymy 6 przez siebie ile razy? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 razy, tak? Trzykrotnie tutaj i sześciokrotnie tu. Czyli 6 mnożymy przez siebie 9 razy. 3 plus 6. To jest więc równe 6 do potęgi 3 plus 6. Czyli 6 do potęgi 9. I trafiliśmy na kolejną własność potęgowania. Gdy mamy potęgę, tu 6 do sześcianu, to 6 jest podstawą. Podnosimy podstawę do potęgi trzeciej. Kiedy zaś mamy pomnożyć potęgi o tej samej podstawie, możemy dodać wykładniki. Jeśli mam... Rozwiążę jeszcze parę przykładów. Jeśli mam... Napiszę na różowo. Powiedzmy, że mam 2 kwadrat razy 2 do potęgi czwartej razy 2 do potęgi szóstej. Wszędzie jest ta sama podstawa, mogę więc dodać wykładniki. To będzie równe 2 do potęgi 2 plus 4 plus 6. A to jest równe 2 do potęgi 12. I to ma sens, bo uzyskamy 2 pomnożone przez siebie dwukrotnie, czterokrotnie i sześciokrotnie. Łącznie dwójkę pomnożymy przez siebie 12 razy. Stąd 2 do 12. Teraz weźmy nieco bardziej abstrakcyjny przykład. Użyjemy zmiennych, ale zasada pozostanie ta sama. Ile to jest x do drugiej, czyli do kwadratu, razy x do potęgi czwartej? Możemy skorzystać z nowo poznanej własności. Ta sama podstawa i x, więc tu będzie x do potęgi 2 plus 4, czyli po prostu x do potęgi szóstej. Jeśli mi nie wierzycie, ile to jest x do kwadratu, Otóż x kwadrat jest równe x razy x. Jeśli chcecie to pomnożyć przez x do czwartej, to mnożycie przez x pomnożone przez siebie 4 razy. Czyli x razy x razy x razy x. Razy x. Ile razy mnożycie x przez x? Cóż, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć razy. To x do potęgi szóstej. I jeszcze jeden przykład. Myślę, że im więcej zobaczycie przykładów, tym lepiej. Dla odmiany zajmijmy się inną własnością. Powiedzmy, że mam… a do trzeciej, czyli a do sześcianu… i jeszcze do potęgi czwartej. Powiem, z której własności skorzystać i dlaczego. Gdy mam potęgę i podnoszę ją do innej potęgi, mogę pomnożyć wykładniki. Czyli tu mam a do potęgi 3 razy 4 a więc a do potęgi 12. A dlaczego to działa? Wszystko tutaj… Mamy a do sześcianu pomnożone przez siebie 4 razy. Jest to więc równe a do sześcianu razy a do sześcianu razy a do sześcianu razy a do sześcianu. Podstawa jest ta sama, więc dodajemy wykładniki. Czyli mamy tu a do potęgi 3 razy 4. Innymi słowy, a do potęgi 3, plus 3, plus 3, plus 3. To właśnie jest to samo, co a do potęgi 3 razy 4. Więc a do potęgi 12. Przypomnijmy sobie własności poznane w tym odcinku. Oprócz przypomnienia, czym w ogóle jest potęga? Gdy mam coś… powiedzmy, x do potęgi a… razy x do potęgi b to całość będzie równa x do potęgi a plus b. Widzieliśmy to tutaj. Widzieliśmy, że x do kwadratu razy x do czwartej równa się x do szóstej. To x do potęgi 2 plus 4. Widzieliśmy też, że jeśli mam x razy y podniesione do potęgi a, to jest to równe x do potęgi a razy y do potęgi a. Widzieliśmy to w tym odcinku. Widzieliśmy to tutaj. 3x do sześcianu to jest to samo, co 3 do sześcianu razy x do sześcianu. I to samo mamy tutaj. 3x do sześcianu równa się 3 do sześcianu razy x do sześcianu. Ostatnia własność, na którą się natknęliśmy, głosi, że gdy mamy x do potęgi a i musimy to podnieść do potęgi b, to równie dobrze możemy podnieść x do potęgi a razy b. Widzieliśmy to tutaj a do sześcianu podniesione do potęgi czwartej to jest to samo, co a do potęgi 3 razy 4, a więc a do potęgi dwunastej. Użyjmy tych własności, aby rozwiązać parę, powiedzmy, bardziej złożonych zadań. Powiedzmy, że mam… No nie wiem, mam… coś bardziej… Powiedzmy, że mam 2 razy x razy y kwadrat razy minus x kwadrat razy y podniesione do kwadratu razy 3x kwadrat razy y kwadrat. Uprośćmy to wszystko. Najlepiej będzie zacząć Popatrzmy. Może uprościmy to. To można uznać za minus -1 razy x kwadrat razy y. Gdy mamy podnieść to wszystko do kwadratu, to możemy najpierw podnieść do kwadratu każdy czynnik. Tę część można uprościć do –1 do kwadratu razy x do kwadratu do kwadratu razy y do kwadratu. Upraszczamy. –1 do kwadratu to po prostu 1, zaś x kwadrat podniesione do kwadratu, pamiętacie, mnożymy wykładniki. Będziemy tu mieli x do czwartej, y kwadrat. Tak upraszcza się środkową część. Zobaczmy, czy zdołamy połączyć ją z innymi częściami. Te części to, przypomnę, 2xy oraz 3 x kwadrat razy y. Teraz musimy to wszystko pomnożyć. Wiemy już, że w mnożeniu kolejność nie ma znaczenia. Poprzestawiam to. 2xy kwadrat x do czwartej y kwadrat 3x kwadrat y kwadrat. Mogę poprzestawiać te czynniki i zrobię to, żeby było łatwiej uprościć. Mogę więc pomnożyć 2 przez 3. A teraz zajmę się x'ami. W tym kolorze. Mam więc razy x, razy x do czwartej, razy x do kwadratu. x kwadrat. Teraz y. Razy y kwadrat, y kwadrat. I znów razy y kwadrat i jeszcze raz y kwadrat. y kwadrat. A ile równa się to wszystko? 2 razy 3, to umiecie. Wynik wynosi 6. A ile to jest x razy x do 4 razy x kwadrat? Pamiętajmy, że x to jest to samo co x do pierwszej. Coś do potęgi pierwszej jest po prostu tym czymś. Na przykład 2 do potęgi pierwszej to po prostu 2. 3 do potęgi pierwszej to 3. A ile będzie się równać to? To będzie równe... Mamy jedną podstawę x. Możemy więc dodać wykładniki x do potęgi 1 plus 4 plus 2. Dodam to za chwilę. Jeszcze y. Razy y do potęgi 2 plus 2 plus 2. Co uzyskujemy? Mamy tu 6x do potęgi 7 razy y do potęgi 6. Na zakończenie coś, co już może znacie. Ciekawe pytanie. Co będzie, gdy podniesiemy coś do potęgi zerowej? Na przykład 7 do potęgi zerowej. Ile to jest? Choć wydaje się to sprzeczne z intuicją, wynik wynosi 1. Nawet 1 do potęgi zerowej też jest równe 1. Każda niezerowa liczba podniesiona do potęgi 0 daje właśnie 1. Podpowiem Wam, dlaczego tak jest. Pomyślcie o tym tak. Pomyślcie tak. 3 do potęgi pierwszej… Zapiszę potęgi. 3 do pierwszej, do drugiej, do trzeciej… Poprzestańmy na trójce. Do trzech wystarczy. 3 do potęgi pierwszej to 3, wiadomo. 3 do kwadratu to 9, 3 do sześcianu to 27. Teraz próbujemy dojść, ile wyniesie potęga zerowa. Pomyślcie. Zawsze gdy obniżamy wykładnik, gdy zmniejszamy go o 1, dzielimy wynik przez 3. Aby dojść od 27 do 9, dzielimy przez 3. Od 9 do 3 też. Może, aby uzyskać ten wynik, też trzeba dzielić przez 3. Właśnie dlatego wszystko do potęgi zerowej, tutaj 3 do 0, wynosi 1.